Karol Hadrych, kobiecie, tak nigdy nie ufaj, też takie słowa padały <śmiech> w różnych piosenkach o kobietach, nie wiem czemu dobrze, a teraz zaufajcie mi, bo przenoszymy się na Śląsk a tutaj Radio Fese na łączach i lista śląskich szlagierów szlagierowo.pl, finał 130, wydanie radiowe Witam bardzo gorąco wszystkich widzów listy śląskich szlagierów. No to u nas w notowaniu 130, które oczywiście miało miejsce na antenie Radia Fest, wydarzyło się sporo, chociaż jeśli chodzi o te dwa pierwsze miejsca, to tutaj raczej pewna stagnacja. Ale po kolei. Na miejscu 10, w notowaniu 130 listy śląskich szlagierów na antenie Radia Fest, Adi i Melodia. Na 9, Zbyszek Lemański, nawet we śni o Tobie marzę. Miejsce 8, Banita Bent bądź zawsze blisko. Na miejscu 7, Arkadia Band, zaś będzie weekend. Miejsce Szóste to Happy Folk tylko z Tobą. Na piątym Damian Cholecki, Nasz świat, nasz dom. Miejsce czwarte duet Romantyka, Amor, kochani. Na trzecim Paweł Steiner Wrócisz, wrócisz. A na drugim Krzysztof Pietrek, proste słowa dwa. No i miejsce pierwsze notowania 130 listy śląskich szlagierów. W śląskim Radiu Fest to Adi, moja staroharmonika. Gorąco pozdrawiamy, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. 130 finał ze Śląska. Tak okrągła liczba. Panie Marcinie, gratulujemy. To właśnie Marcin i Anota jak zwykle przedstawią i specjalnie was ją zaprezentował. W tym radiowym finale stawka, tak jak w poprzednim notowaniu, top 10 zamykło szlager Melodia. A na fotelu lidera utrzymuje się moja staroharmonika.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 Moja staroharmonika harmonika, jak to w niej dziś grob. Każdy każdym się coraz wesel Moja staroharmonika harmonika, nie ucichnie ją. Ona życie z nimi. Sercem w duęcie gro, ona życie z nimi łami i z sercem w duęcie gro, z nim mogę zagrać co ino chce, ona do każdej śpiwki pasuje. Dobro Dobrona radość, dobro na złość. Bierają w ręce i wszystko gro.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 co rozbeseł go Moja starą harmonika Nie uchichnie ją Ona życie zmieniła mi I z sercem w dółecie grą Ona życie zmieniła mi I z sercem w dółecie grą Jak do dziś gro, Pożdy mu melodię się, co rozweselni go, moja staroharmonika, nie ucichnie u na życie z mi i z sercem w duetie na życie z nimi płamin i sercem duecie gro. 25 czerwca w Chorzowskim Centrum Kultury odbydą się Dwa szlagierowe koncerty promocyjne to jedno wielkie szlagierowe show. W pierwszej części Tim Fabian i jego goście, w drugiej części koncert promocyjny płyty składankowej pod tytułem Ulubione, Bernadety Kowalski. A na płycie znajduje się 20 super szlagierów, między innymi to wszystko co mam. Piękne kwiaty, dobre słowa, nowy dzień. I dwa super szlagierowe duety, jeden z Jackiem Silskim, a drugi z Mariuszem Kalagą. Płyta ulubione Bernadety Kowalskiej i już w sprzedaży na przełomie maja i czerwca. Koncert ten szlagierowy poprowadzi Marcin Januta i o Sebastian Wieszwa.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 Daj mi słowo, że zaufasz mi Ja nie mogę przestać o nas śnić o, Ty coś co... Złóż serce i daj siebie, pokaż mi jak jest przepiękny twój kolorowy świat. Wreszcie wykrzyczę to, co w sercu skrywam od lat. O, o, o, o, o. kochanie daj nam szansę, daj.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 Aliny i Tyma Fabiana dzisiaj, no niestety, poza szlagier top 10. Zapraszam na szlagierowo z humorem. Nowa seria, sezon pierwszy, z wieczorową porą. Wyobraźcie, się, Rostomili teraz do tej chwili, że nosy poza Śląskiem oglądają, będzie taki słowniczek e, Pakerhala, siłownia, tak, że taką Pakerhala odwiedza taki człowiek, który jest zmotywowany, bo jest początek roku na przykład i on by chciał, tak jak jo, zadbać o ta sylwetka, włazi, rozglądu się, patrzy. A tamte wszystkie fajne dziołchy tutaj ćwiczą pośladki, tutaj nogi, tutaj toją, tak się rozgląda, rozgląda. Patrzy, trener jest tym personalny taki i podłazi do niego go. Dobry panie trener, dobry. Trener oczywiście kulturalny to odpowiada, nie? Ten hobby już taki znerwowanego do panie, panie trener. Na jakim urządzeniu ja bym musiał ćwiczyć, nie? Żeby tym wszystkim działuchom się tam podobać. Ten trener tak wejrzał na niego. Na banku macie proszę pana, na, na banku macie Top 10, finał 600 plus 85? Proszę bardzo, zaczynamy, a w niej cztery szlagiery slatują ze swoich placów, cztery szlagiery do góry, jeden szlagier skakuje do top 10 i jeden szlagier został na swoim placu. Zmiana na fotelu lidera? No niekoniecznie, tak musi być, ale no właśnie, jak będziecie się chcieli o tym wszystkim przekonać, musicie zostać z nami, bo w Lotpolumie finał 600 plus 85. Plac z numerem 10, jak zwykle, stąd będziemy startować i tu kolejny spadek duetu tego właśnie, kobiety na walizkach, wyruszamy z walizkami, dwa oczka niżej, jak tydzień temu.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 I w podróży trwać, wyruszamy z walizkami. Spać będziemy pod gwiazdami. Hej, wszystko doczekaj nas, do pociągu wsiadać czas. Nic, naprawdę nic, nie powstrzyma nas. My przed siebie iść. I w podróży trwać wyruszamy z walizkami. Spać będziemy pod gwiazdami. Hej, przygodo, czekaj nas, do pociągu wsiadać czas. Działchy z koframi to one otwierały dzisiejsze notowanie, a kto na dziewiątym, Tutaj Ewa Czajka i szlagier pokochaj mnie. Tydzień temu trzy do góry. Oczka oczywiście, na dzisiaj trzy pozycje niżej jak tydzień temu. Symeczka. Tu Stach i Magdalena, tytuł wzięty prosto z życia, mam cię dość, jedno oczko wyżej jak tydzień temu. i spakowane i podchodzę wczesnym ranem Mam Cię dość, mam Cię dość Ciebie trapi tylko złość Już Cię słychać nawet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 Mam Cię dość, Ciebie trapi tylko złość Już Cię słychać nawet w sieni Ciebie cud też nie odmieni Na siódemce mamy skok do top dziesiątki, a tutaj duet który to zaprezentuje się i razem jako duet i też każdy z nich osobno na swoich koncertach promocyjnych. 25 czerwca w Chorzowskim Centrum Kultury i tu gotyka oczywiście o Bernadecie Kowalski i Timie Fabianie. Dla nas jest ta noc, tak się szlagier nazywa.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 Przed całym światem Smak rozkoszy Jak mgłę unosi Już ja Przytul mnie I kochaj jeszcze tak Miany czas Do nieba mamy Tylko krok I jeden krok Do gwiazd Bo tylko dla nas Jest ten